Jaki mandat dostaniesz za brak ważnego prawa jazdy, czyli sytuacja mojej pacjentki, dokładnie z wczoraj, Policjant ją łapie, ona jest przekonana, że prawko ma ważne, tam ważne miała tylko do 2014 roku, oczywiście dostała terminowe za okulary. Zacznę od zapytania mojego widza. Witam Panie Darku, pytanie odnośnie prawa jazdy, a dokładnie braku ważności dokumentu prawa jazdy, czy jest równoważny z brakiem uprawnień do kierowania pojazdami. Na moim przykładzie, ważność prawa jazdy 1 lipiec 2017 i na kategorię B też 1 lipiec 2017 Czy wtedy policja ma prawo dać mi mandat 500 zł i zatrzymać to prawko? Bo myślałem w ten sposób, że kiedy kończy się ważność dokumentu, jest to nadal ważny dokument, a uprawnienia dalej istnieją, a mandat jest tylko 50 złotych, który potraktowany po prostu jako chwilowy brak dokumentu. Chwilowy brak dokumentu niestety to jest tak, że masz ważne prawo jazdy, zapomniałeś Tam Pan policjant chce zobaczyć, a Ty no, masz go w domku, powiedzmy. Natomiast z praktyki kierowców oraz mojej, którzy przedłużają prawo jazdy w mojej przychodni i to najczęściej po złapaniu przez policję dostają te pięć stówek, dostają mandat 500 plus, no, jest super, jak ci jeszcze pozwolą wrócić do domu na tym nieważnym prawku. Także, jak jedziesz z nieważnym prawkiem, warto mieć jakiegoś pasażera sa z ważnym prawkiem, żeby cię odwiózł. No, ale na motocyklu już może być gorzej. Generalnie, po wejściu w życie 1 czerwca 2017 roku nowelizacji ustawy kodeks karny, to jest taka pozycja 966. No, łupią Cię na prawo i lewo. Czytałem y, tą nowelizację ustawy, niewiele zrozumiałem poza tym, że y, kary są jakieś horrendalne, prawda? I naprawdę nie życzę Ci, aby Cię złapali na przykład za jazdę motocyklem w ogóle bez prawka. Czy, czy mówię, sytuacje są takie, że po prostu łeb boli, grzywny, więzienie na prawo i lewo, z sądy także y, można się załamać. No, za to jeżdżenie bez prawa jazdy na motocyklu no, grzywna może być nawet 3 tysiaki lub kara aresztu, czyli rozumiem, że tą karę aresztu wali Ci sąd, a nie 500 zł, jak do tej pory. Wniosek dla Ciebie tylko jeden. Sprawdzaj ważność tego terminowego prawa jazdy. No, jak nie masz prawka na daną kategorię, czyli na przykład na tą motocyklową, to po prostu albo zrób to prawko, będzie taniej, albo w ogóle nie jeździ. Jest drugi problem dla osób, którym zabrano prawo jazdy z jakiegoś tam innego powodu, na przykład za alkohol, zabrano dłużej niż na rok, no i trzeba zdać powtórnie egzamin. I wierz mi, że wcale to nie jest takie proste. Egzaminy teoretyczne są na komputerze. Naprawdę zdawałem na motocykl, wiem co mówię jest się nauczyć tego trudno, to nie jest tak, że kiedyś książeczka 500 pytań czy 600 wyklepałeś na małpę, na pałę, szedłeś i zdawałeś. Również egzamin praktyczny na prawo jazdy różni się od tego, co normalnie się tam na drogach dzieje i tego dnia zdając egzamin oczywiście praktyczny, państwowy i będąc przygotowanym, będziesz jedynym prawidłowo jeżdżącym kierowcą w danym mieście. Jedynym jeżdżącym prawidłowo zgodnie z przepisami. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, oczywiście zasubskrybuj tutaj mój kanał YouTube, kliknij w to kółeczko lub obejrzyj inny film, już troszeczkę, być może mniej aktualny i zobaczysz jak te mandaty rosły poprzez ostatnie lata.